Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, a gdyby tak zapytać, jakie wydarzenie albo jakie odkrycie z ostatnich lat ma największy wpływ albo może mieć największy wpływ na wydłużenie ludzkiego życia? Innymi słowy, co jest takim najważniejszym, wręcz epokowym odkryciem, które sprawia, że możemy mieć nadzieję na wydłużenie życia, na opóźnienie procesów starzenia, na odnalezienie się w czymś, co wydaje się być nieuchronne, czyli yy wszechobecne promieniowanie, poradzi, jak poradzić sobie z dylematami związanymi ze szczepieniami, co jest takim super przeciwutleniaczem. Szanowni Państwo, nazywam się Stefan Pododworny. Przez najbliższe minuty będę Państwa, Państwu wyjaśniał, dlaczego przez niektórych, Odkrycie cząsteczki C60 według, nich, według niektórych cząsteczki o niezwykłych właściwościach jest traktowane jako najważniejsze wydarzenie z ostatnich lat, które może mieć wpływ na to, co to wcześniej powiedziałem. Od razu wyjaśniam. Podczas tej prezentacji nie będę mówił o żadnym produkcie, żadnej usłudze i o żadnej firmie. Jak również nie jest moim celem udzielanie jakichkolwiek porad albo wpływanie na prowadzone terapie. Szanowni Państwo, w kwestiach zdrowia należy udawać się zawsze do lekarza. Natomiast moim celem jest zwrócenie uwagi na to odkrycie. Właśnie na to, na to coś, co jest traktowane jako niezwykłe, nadzwyczajne, co może budzić nadzieję, to co wcześniej wypisałem. Ale niedawno ktoś mnie zapytał, dlaczego mnie to wydarzenie tak poruszyło. Mnie, mnie osobiście. I szanowni Państwo, cząsteczka została odkryta, C60 została odkryta w roku 1985, natomiast nagrodę Nobla przy, przy jej odkrywcy otrzymali w roku 1996. Jak to zwykle bywa. Wielu gratulowało, ale też się pojawiło wielu oponentów, którzy zaczęli twierdzić, że to jest niemożliwe, żeby ta jedna cząsteczka miała tak duże spektrum oddziaływania. Dlatego przygotowano eksperyment, w trakcie którego szczurom podano toksyczne substancje. I równolegle podano je działaniu właśnie C60, tak, czyli podano i toksyczną substancję, a potem podano C60. Cóż się okazało, szanowni Państwo? Okazało się, że te szczury, które, którym wcześniej podano toksyczną substancję, a którym później podano C60, żyły dwukrotnie dłużej niż te szczury, z którymi nie działo się nic zupełnie. Innymi słowy, eksperyment, który miał zdyskredytować, odkrywców, potwierdził wagę ich odkrycia, potwierdził genialność C60. Czym jest samo C60? Samo C60, proszę Państwa, jest niezwykłą, niezwykłą formą węgla. Dlaczego mówimy teraz o węglu? Dlatego, że jak pewnie Państwo pamiętają ze szkoły w, każdy jednej, w każdym jednym wzorze chemicznym jest literka C, no właśnie dlatego, że, że węgiel jest podstawą życia, jest czwartym pierwiastkiem we wszechświecie, a w każdym z nas, w każdym z nas znajduje się około 18,5% węgla w każdym z nas, tak? W każdym z nas i, i, i, i, i, w, i we mnie i w Państwo, którzy słuchacie. My czasami się zastanawiamy, z czego się składamy. Mówimy, składamy się z włosów, składamy się z tkanek, organów, narządów i tak dalej. Ale kiedy się zastanawimy, z czego wszystkiego składa się to właśnie, no to więc właśnie dochodzimy do węgla. I teraz się okazuje, że 18, no mniej więcej, tak, mniej więcej w zagłębieniu 1 piąta każdego z nas stanowi węgiel. Innymi słowy, ten węgiel jest podstawą każdego z nas. Warto to mieć na uwadze, że z czego z tego właśnie bierze się ta niezwykła most. To od razu wyjaśnię, że my nie mówimy w tej chwili o, mówię o co 60, nie mówimy o takim węglu aptecznym, który kupimy z apteki, tylko mówimy no, o czymś, co występuje w postaci naturalnej, a czego właściwości zostały uhonorowane Nagrodą Nobla. Mówimy o czymś zupełnie innym. O czym, o czymś zupełnie innym. Jakie znaczenie ma ta, ta cząsteczka na, na organizm? Okazuje się, szanowni państwo, że ta cząsteczka ma niezwykłe właściwości w zakresie usuwania wolnych rodników z organizmu. Według badań 172 razy silniejsze właściwości niż witamina C. Ktoś to określił również jako najbardziej wydajny pochłaniacz wolnych rodników. Dlaczego najbardziej wydajny? Właśnie dlatego najbardziej wydajny, że C60 potrafi lokować się w mitochondriach komórek i nie tak jak właśnie witamina C czy inne przeciwutleniacze usuwać się razem z wolnymi rodnikami, czy w ogóle z organizmu się usuwać, natomiast zażyte zostaje w naszym organizmie, Warto poszukać tych informacji, bo naukowcy też użyją zdefiniować, jak długo, jak długo C60 jest przekrywane w naszym organizmie. Dzisiaj już nie ma żadnych wątpliwości tak naprawdę, co do tego, że procesy starzenia są powodowane stresem oksydacyjnym, czyli nadmiarem wolnych rodników w organizmie. Innymi słowy, wszystko, co jest w stanie... Przeciwdziałać skutkom stresu oksydacyjnego, innymi słowy usuwać wolne rodniki z organizmu, ma wpływ na długowieczność, na opóźnienie procesów starzenia. Ja proszę Państwa za chwilę będę sięgnę do właśnie bazy PubMed, bo powiedziałem, że będę mówił na podstawie ogólnie dostępnych informacji. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji właśnie tutaj Baza, baza. się wpisze w Google bazę PubMed, Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznych, Narodowa Biblioteka Medyczna w Narodowym Instytucie Zdrowia Stanów Zjednoczonych. To jest, jest ogólnie dostępna informacja od lat 90. Jest to powszechnie dostępne i tam warto zaglądać, warto na tę stronę wchodzić, wpisywać sobie C60 albo według, jest taka nazwa Fulleren C60, Fulleren, Fulleren to nie jest nazwa produktu, to jest nazwa typów tych cząsteczek typu C, C, C, C60. Dlaczego to się nazywa Fulleren? Dlatego, że szukamy na to szczególnej nazwy z uwagi na to, że C60 to jest 60 atomów węgla, i ona występuje w takiej szczególnej, kopulastej strukturze, a takie kopulaste struktury projektował Buckminster Fuller No i na jego część nazwano to Fulleren, tak? więc gdybyście wpisywali to wpisujcie C60 albo Fulleren C60 właśnie tutaj, w tę wyszukiwarkę i tam znajdziecie całą masę informacji najbardziej aktualnych na temat stanu wiedzy na temat C60. Ale dlaczego ja akurat te wypisałem? Dlatego, że mi się wydaje, wiecie państwo, że, że każdy z nas chce żyć długo, tak? Ale też w bardzo konkretnych warunkach, a teraz czy nam się podobać też nie. No wszyscy jesteśmy narażeni na promieniowanie. W tej chwili ja też mówię, do teraz no, stoję przed, przed ekranem laptopa. W, promieniowanie jest w zasadzie wszędzie, w każdym smart, każdy smartfonie, Wi-Fi, bazy, te, te, te, te BTS-y, bramki w sklepach, bramki na lotniskach, wszędzie jest promieniowanie. To nie chodzi o to, czy, czy promieniowanie jest szkodliwe, czy też, czy też nie jest szkodliwe. Ważniejsze jest coś innego. Ważniejsze jest to, że, że w tej bazie znajdziemy informacje o badaniach, które, w których wykazano, że no znów w warunkach laboratoryjnych szczury, które zostały podane promieniowaniu, żyły dwukrotnie dłużej, i którym później podano C60 żeby dwukrotnie dłużej niż te, które były promieniow poddane promieniowaniu, a nie podane C60, więc mamy ewidentny dowód na to, że w oparciu o te, o te badania, tutaj tutaj dostępne, że C60 wpływa na zmniejszenie skutków promieniowania. W tej chwili jest rzeczywiście ciężko żyć. Znaleźć takie miejsce, gdzie tego promowanie by nie było, natomiast wiemy, że warto zainteresować się, w jaki sposób to C60 może nas wesprzeć. Ja może w tej chwili sobie przerwę i poszukam tak, bo zrobiłem cały, cały wykaz, tę listę, listę możliwych pozytywnych oddziaływań, żeby to przyspieszyć troszkę, tak. Bo. Super futleniarz, prawda? Ale też jednocześnie, kiedy mówimy o czymś takim, to, to się rzeczy y, zwykle mówimy też o działaniu y, przeciwwirusowym i y, przeciwbakteryjnym, y, tak? Taki. Y, no i mamy też badanie, y, y, każde badanie w, y, w PubMedzie ma swój numer, tak? Ja tam mam badanie 165493, gdzie dowodzi się, że właśnie, albo wykazuje się, że w laboratoryjnych wykazano, że C60 z replikacji wirusa HIV. To akurat, jeśli chodzi o, o tego typu wirusa, mam badania, które to, które to potwierdzi. Mamy też badania, które potwierdzają, że, że zażycie C60, albo produktów z C60, zmniejsza nasilenie alergii i może być nowym sposobem leczenia asmy, zapalenia stawów, chorób serca i stwardnienia odczynnego. Szanowni Państwo, kiedy mówię o tego typu chorobach, takich właśnie, to zawsze z taką bojaźnią pewną, tak? bo, bo to nie chodzi o to, żeby dawać jak, jak, jak, jak jakieś nadzieje. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że mam wśród znajomych osoby, które zażywały produkty 160 na problemy związane z problemami stawowymi. No i okazuje się, że te problemy się zmniejszyły dzięki, dzięki zu, użyciu. Pomaga szybciej zwalczyć infekcję zwalczyć, to znaczy te infekcje, jeżeli infekcja nastąpiła, no to po zażyciu C60 infekcja trwa krócej. I to tutaj mamy też badania, które mówią o infekcjach różnego typu. W badaniu zwiększył. Dzięki zużyciu produktu z C60, nastąpiło. Zwiększenie nawierzenia skóry o 43%, dzięki czemu skóra stała się bardziej miękka i elastyczna, a poziom kolagenu zwiększył się o 33% po 28 dniach kuracji. Są też badania, które pokazują, że, że C60 redukuje zmarszczki i trącie. No akurat Ja mam lat 58, ja, ja rzeczywiście zażywałem C, C, C60. Nie mi ocenia, czy te zmarszczki moje są typowe dla wieku 58 lat, czy też nie. No W każdym razie, Według mnie skóra nie jest w stanie najgorszym, więc jakby sam mogę też świadczyć o skuteczności preparatów z C C60. No, ale też dla wielu osób to mi się wydaje, że jest też nadzieja, tak, że, że jest to sposób na poprawę, nie tylko na wydłużenie życia, ale też na poprawę wyglądu skóry. Co ważne, bo są badania, które pokazują, że nie tylko chodzi o kwestię zmarszek, ale również trądziku, innymi słowy no i na początku, i na końcu, i w drugiej części życia, czyli wtedy, kiedy są problemy związane z trącikiem, też warto się zainteresować C60. Wykazuje skuteczność w atopowym zapaleniu skóry, likwiduje stan zapalny oraz usuwa egzemę. Jeśli chodzi o egzema, No, to mam przykład wręcz z domu, dlatego że moja żona miała taki, no, przez wiele lat taki znak rozpoznawczy na, na twarzy, taką bardzo silną egzemę. Ta egzema utrzymuje się w tej chwili jeszcze, że ona brała to dość mało tego co 60, bo tam brała chyba co drugi dzień, z tego co pamiętam. Ta egzema w tej chwili jest, no trzeba się przyjrzeć, żeby ją dostrzec. Tak? Ona jeszcze jest, ale to już nie jest taki znak rozpoznawczy, tak jak wcześniej to było, to było z daleka. Także mam taki przykład z najbliższego otoczenia, że rzeczywiście egzema, egzema może być skorygowana. Poprawia porost włosów. W badaniu klinicznym na ludziach stwierdzono, że leczenie molekułami C60 zwiększyło wzrost włosów w ciągu 6 miesięcy o 16%. No, a jest to nadzieja dla osób, które są pozbawione włosów, a bardzo chciałyby je mieć, bo to mówimy o poroście włosów, tak, o poroście włosów, tak? A w niektórym nawet się okazuje, że wrócił dawny kolor włosów to też może być tak, że dla wielu osób również nadzieja, żeby się lepiej, lepiej poczuć we własnych włosach. Zapobiegał zmęczeniu mięśni szkieletowych, zwiększał wytrzymałość mięśni. Po intensywnych sesjach treningowych sportowcy doświadczali zwiększenia siły i wytrzymałości oraz skrócenia czasu regeneracji. Tutaj też w tym badaniu też nie chodzi tylko o sportowcy, byli byli brani pod uwagę podczas tego badania, ale ja myślę sobie, że, że idąc tym tropem, no to każdy, kto wykonuje pracę fizyczną dość ciężką, może liczyć na to, że ta wytrzymałość będzie zwiększona, a regeneracja skrócona po zażyciu C60. Osobna grupa, osobna grupa badań to są problemy związane z nowotworami. Badanie wykazało, że C60 spowolnił wzrost głosu o 76,5% i schował przyrzuty o 48%. To jest takie badanie 219, 264, 70. Dlatego mówię, warto na te, do tej bazy wchodzić, zaglądać i dokładnie przeczytać, w jaki sposób to badanie było, było prowadzone, jak dobierano tę grupę kontrolną, z czego się bierze ten wynik. Bo... Natomiast niewątpliwie to może rodzić nadzieję wielu osobom, dotkniętym, które są dotknięte tego typu chorobami. Mnóstwo z kolei jest badań, które potwierdzają wzrost efektywności zabiegów w chemioterapii. I tu nawet mamy takie badanie, gdzie wykazano, że skuteczność chemioterapii wzrosła ponad 200%. Tak więc jeszcze raz za każdym razem będę odsyłał do, do tej strony, żeby szukać tam, tam źródeł. O tym, że chroni komórki przed uszkodzeniem promieniowaniu promieniowaniem, zabija komórki, no to też to wcześniej to było, to było też o, o, o, o tym informowałem. Znacząco poprawia funkcjonowanie mózgu. I tutaj mamy cały szereg badań, które pokazują, że w, poprawia funkcjonowanie mózgu zarówno w takich chorobach neurodegeneracyjnych, tak jak choroby Alzheimera, Parkinsona czy też no, choroby związane ze, ze, ze z problemy związane z depresjami, ale też wspomaga proces uczenia się zapamiętywania, co jest no, też mi się wydaje dość dużą nadzieją, że teraz w obliczu, mm, kiedy mamy masę informacji, e, trudno tymi informacjami zarządzać, trudno wszystko spamiętać. E, C60 i produkty z C60 mogą nas wspomagać. E, ale też jest to nadzieja dla osób, które są dotknięte chorobami typu, właśnie chorobami neurodegeneracyjnymi. Szanowni Państwo, osobną zupełnie grupą, tutaj jest to, co tutaj napisałem jako, jako szczepienia, bo ja troszkę unikam tego tematu, dlatego że wspomnienie o szczepieniach to od razu powoduje jakieś takie nacechowanie. Ja nie chcę rozstrzegać, co jest lepsze, czy od tego, tego, to, to, tego są fachowcy szczepić, nie szczepić. Natomiast y, C6, są już artykuły, które pokazują, że dla osób, które się zaszczepiły, a chcą uniknąć y, efektów ubocznych szczepień, no C60 jednak niesie pewno nadzieję. Już mamy tego typu artykuły, ale też mamy artykuły, które są nadzieję dla osób, które nie są zwolennikami szczepień y, i które zwiększają odporność. Także to jest no, pewnie do tego tematu wrócimy niebawem, na, na jesieni. W każdym razie warto pomyśleć o tym również w kontekście C, C60. Także y, y, odsyłam do tego badania, ale też odsyłam do, pewnego, do, do badań, do, do tej strony, ale też do pewnego rozsądku w zakresie wyboru produktów z C60. Dlatego, że na świecie jest dość mało producentów, y, bo. I jeszcze raz powtarzam, żeby nie mylić C60 z produktami, które zawierają węgiel aktywny czy aktywowany. Mówię, to, jest, to są zupełnie, zupełnie inne produkty. Zupełnie inne, nieporównywalne i nie można twierdzić, że, jeżeli, że to węgiel i to węgiel. Mówimy absolutnie zupełnie innych cząsteczkach, o, zupełnie o, o czymś innym. Jeśli chodzi o C60, jest to produkt w 100% naturalny i taki też powinien być jego skład powinien być naturalny, w, w procesie no jest cały szereg reżimów, obostrzeń, stąd ten proces produkcji jest dość kosztowny i przez to też produkty też nie należą do najtańszych, ale tam jest też gro pracy wykonywanej ręcznie, chodzi też o zachowanie właściwej temperatury, żeby ta temperatura nie była zbyt wysoka, żeby zachować właściwości naturalne poszczególnych składników. Także też chodzi o to, żeby rozsądnie i z rozsądkiem szukać zarówno informacji, jak i z rozsądkiem szukać, szukać produktów. Szanowni Państwo, się do końca staram się tak, żeby wrobić się w ciągu 20 minut. Według mnie to pierwsze badanie, które poka o którym mówiłem, że starano się zdyskredytować odkrycie C60, starano się wykazać, że mm, jest mało prawdopodobne, żeby jedna cząsteczka miała, tak cudowne właściwości się okazuje, że, że jednak ma. Naukowcy cały czas publikują nowe prace, gdzie wykazują, że jest to rzeczywiście nadzieja na wydłużenie życia, opóźnienie starzenia, odnalezienie się w sytuacji tego wszechobecnego promieniowania, nadzieja dla osób związanych ze szczepieniami. Jak sobie z tym wszystkim poradzić w zależności od dokonanego wyboru w jaki sposób też absorbuje wolne rodniki z naszego organizmu i też jak w sposób wpływa na, na naszą odporność. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie, zachęcam do szukania informacji. Tutaj pod spodem też jest prawdopodobnie taki przycisk, dowiedz się więcej. Warto szukać, warto szukać wszędzie, nie tylko w bazie PubMed, ale też wszędzie tam, gdzie jest rzetelna informacja. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, do widzenia.